Dzień dobry Państwu. Dzisiaj tylko 5 km, a 5 z kawałkiem, ale lepszy 5 niż nic, bo za tym tempo było dobre. A tu proszę Państwa, zaraz będzie jechała kolejka. Będzie odjeżdżała prosto ze stacji WKD Podkowa Wschodnia. Cześć! Mam dla Was newsa. Otóż pamiętacie, jakiś czas temu się chwaliłem, że używam takiego narzędzia, co się nazywa Pipe Drive i że to jest taki software do, do lejków sprzedażowych dla sprzedawców. No i to mi się sprawdzało przez jakiś czas, testowałem sobie ten software w wersji płatnej, no tak około miesiąca go używałem i przestałem go używać. I powiem Wam dlaczego. To, to jest bardzo, bardzo dobre narzędzie. Ono jest warte każdej złotówki, którą na nie wydacie. Natomiast dla mnie to już było jednak trochę, no za dużo tych narzędzi już mam. I stwierdziłem, że w sumie to co tam robię, czyli tak naprawdę wpisywałem tam kontekst do różnych zadań. tak. Czyli jeżeli na przykład miałem zadanie pod tytułem przygotować projekt tarasu w firmie, e no i tam różne rzeczy sobie wpisywałem, kontakt z architektem zieleni, kontakt z architektem, który robi projekt tego tarasu, z właścicielem budynku, z kimś tam jeszcze. I za każdym razem jak z nimi wymieniałem jakieś informacje, maile, telefony, to tam sobie zapisywałem, że to się stało. No i tak naprawdę to samo mogę zrobić w moim e, narzędziu, którego używam do tasków, czyli do, do zadań do zrobienia, w Todoistie. Tylko jakiś czas temu jest to, to bardzo miał skomplikowane, niewygodne i tak dalej, a ostatnio bardzo fajnie to poprawili. No i teraz bardzo mi się podoba tak naprawdę, jak to jest zrobione w tuduiście, Tam też można wysyłać e-maile na przykład do danego tasku, do danej czynności. I stwierdziłem, że nie będę miał kolejnego narzędzia pod tytułem Pipe Drive. Poza tym, że mam już Todoista, że używam Slacka. No i zrezygnowałem z Pipe Drive. A. Wszystko prowadzę w Todoistie jest, jest super. I to się bardzo fajnie sprawdza, także... Jeżeli jesteś sprzedawcą, no to polecam Pipe PipeDrive'a, bo do lejków sprzedażowych to nie ma nic lepszego. W moim przypadku do takiego bardziej zarządzania projektami i pamiętania o rzeczach do zrobienia, no to Todoist się o wiele, o wiele lepiej sprawdza. O!